Do mnie się uśmiechasz, tak niech nie wokół świat, i lepsza jest. Chociaż na parę chwil chcę pobyć z tobą, sam na sam Chodzę posępny tak, jakby mi czegoś brak. Ze złości marszczę tylko nos A jednak może by, chociaż na parę chwil Swoje kłopoty odrzucić w kąt. I znowu śmiecham się, już na Kiedy do mnie się uśmiechasz Jest poranna na Gdy uśmiechem zdobyć twarz Chcę, żeby zawsze radość była Radę Ci dobrą dam Uśmiechaj się codziennie Weselej będzie nam Gdy jest Ci źle, pamiętaj Kiedy do mnie się uśmiechasz tak Pięknie wokół świat